Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i poruszę temat, który zawsze pojawia się o tej porze roku, czyli początkiem wakacji. Konkurencyjne firmy, a w zasadzie ich personel, ich lekarze, wszyscy tłumnie wyjeżdżają na wakacje i niestety skupia się to cały ruch pacjentów, skupia się na firmach, które pracują we Wrocławiu i przypuszczam, że nie tylko i w tym momencie moja przychodnia medycyny pracy ma naprawdę spory ruch. I żeby to jakoś usprawnić, nie przychodź do przychodni bez umówienia się. Mimo wszystko napisz albo na e-mail, albo zadzwoń tam pod jakiś telefon rejestracyjny, prawda? Najlepiej 693 775 oczywiście w godzinach pracy i na pewno znajdę ci jakiś termin, tak aby to było sprawnie, żebyś nie czekał. Tym bardziej, że są upały. No i ciągle są obostrzenia covidowe, także no, musisz czekać w kolejce, prawda, poza przychodnią. Cieszę się, że w końcu można mieć wakacje, że w końcu po tym covidzie ludzie chcą odpocząć. Natomiast no, aby ktoś mógł odpoczywać, pracować musi ktoś, czyli jeżeli jesteś osobą, czy firmą, która przyjechała do Wrocławia chce sprawnych badań profilaktycznych, sprawnej medycyny, pracy Jeżeli jesteś kierowcą, który chce przedłużyć prawo jazdy czy licencjonowanym pracownikiem ochrony, który chce przedłużyć licencję Niestety musisz tutaj zarejestrować się na maila. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w mojej firmie. Jeżeli chcesz więcej informacji w tym temacie, po prostu napisz to w komentarzu pod tym wideo i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Będziesz zadowolony ze spotkania ze mną.